Takim podstawowym narzędziem wykrywania kłamstwa jest baczna, dobra obserwacja twarzy oraz przekazu niewerbalnego, czyli tego, co komunikujemy naszym ciałem. Baczna obserwacja twarzy pozwala nam dostrzec emocje, które odczuwa dana osoba w danej chwili. Jeśli na przykład zapytana, co robiłeś dziś wieczorem, zamiast prostej odpowiedzi, nim odpowie, odczuwa lęk, który jesteśmy w stanie zobaczyć na jego twarzy, no to być może to pytanie było dla niego niewygodne i obawia się konsekwencji odpowiedzi na to pytanie lub braku odpowiedzi na to pytanie. Innymi słowy, emocje malujące się na twarzy są całkiem dobrym wskaźnikiem tego, czy ktoś jest w stosunku do nas szczery i uczciwy, czy też być może chce coś ukryć.